Jestem na ulicy Wolności w Krapkowicach i to ciekawa wieża wraz z jakimś pomnikiem poświęconym ofiarom wojen Niedziela bodajże 13 maja 2012 rok Tam dalej jest Ryneczek, niestety parkowanie poza niedzielami płatne